Witam Was. Dzisiaj spotykamy się na następnych zajęciach z Natalią. Będziemy chcieli ustabilizować sobie tor jazdy, e, płynna jazda do przodu, zatrzymanie się, ruszanie, żeby będzie to takim wstępem do ćwiczenia slalomu wolnego i ósemki podstawowego e, zadania przy kategorii A1. Natalka, powiedz jakie masz e, wrażenia, jak się czujesz po o, poprzednich zajęciach? i jak one na Ciebie wpłynęły. Wydaje mi się, że jest już trochę lepiej, jeżeli chodzi też właśnie o tą płynność jazdy, o zmianę biegów, jeżeli chodzi o te moje zakręty, to czasami dalej się pojawia jeszcze noga. <głos》> Musimy na pewno nad tym popracować. I jeszcze chciałabym Wam, korzystając z okazji, bardzo podziękować za lajki. Także Jurek, 4 godzinki. <głos》> Zobaczymy, jak będą dalej zajęcia wyglądały. Zakładamy sobie kask, przygotowujemy się do jazdy. Wisi? Proszę nie. bardzo. Dzisiaj będzie dramat Rozpinamy, tak. Ja pomogę. Dzisiaj jest tu specjalnej troski. Od strony nóżki sobie podchodzimy. Siadamy, pamiętajmy, że na początku musimy złożyć podnóżek. Patrzymy, czy jest luz, jest luz, kontrolka w trysku zgasła, odpalamy, odpalamy, odpalamy. Na początku odpalamy, tak. Dopiero teraz dajemy sobie jedynkę, zmieniamy nogę. Oczywiście, oglądamy się lewo, prawo o, i spokojnie sobie ruszamy. Bardziej na lewą nogę musisz się prze, y, z, z, zężar, ciężar ciała na lewą nogę i spokojnie rozjeździ się, żeby sobie przypomnieć. jedyneczka, Płynnie sprzęgiełko i jak ruszy dopiero dodajemy gazu. Dobrze, i teraz spróbujemy sobie slalom między bramkami. Dobra, tam, od początku, te, albo w tą stronę jedziemy. Jedź, to są bramki, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Jeżeli zobaczysz, że nie zmieścisz się, to omij tą bramkę, tak? Czyli zacznij sobie od tej pierwszej, pierwsza, druga. Środkiem, musisz jechać środkiem, to nie omijasz, tylko to są bramki wjazdowe, w którą musisz wjechać, tak? Zaraz zobaczysz, poczekaj, o. Pojedź bramki, dobra? Bramki w salon wjedź. O, i zaraz zobaczymy, zobaczysz jak to wygląda, mniej więcej, zobacz, o, jedziemy sobie tak jak stąd. Środek bramki łapiemy, brameczka pierwsza. Brameczka druga, trzecia, czwarta, piąta, o. I tak jak stąd jedziesz? Na jedynce, oczywiście. A jak jedziesz, na czym? Na jedynce. Musisz jechać na jedynce, żeby... Czym wolniej jedziesz, na razie to musisz sobie spróbować na jedyneczce, tak? o Bo to będzie za, Nie możesz jechać szybko. Musisz dostosować się do skręcania, tak? Spokojnie, cyk, już skręcasz, cyk. Pierwsza skręcamy, druga skręcamy. Trzecia, skro, a, i z powrotem, i w drugą stronę, i tak samo sobie spróbujesz. Próbujemy, slalom wolny, tak? Ale od początku, musisz od początku, nie możesz jechać od drugiej, od trzeciej bramki, od samego początku. No tak, bo to jest pięć bramek, tak? To jest pięć bramek, więc musisz jechać albo z jednej strony, albo z drugiej od początku, i jak najwięcej dokładać sobie tą bramkę. Przejechałam trzy, wracam do tego i zaczynam od początku. Nie jedźmy drugiej i czwartej no. na wprost, bo to nic nie daje, bo to jest jazda na wprost. A tu nam zależy na tym, żebyś ćwiczyła technikę skrętu, bo tutaj, jeżeli jedziemy pierwszą i drugą, trzecią bramkę, to wiadomo, że skręcamy w prawo, później skręcamy w lewo. Jeżeli pojedziemy pierwszą i trzecią i piątą, to pojedziemy cały czas na wprost. To nam nic nie da, tak?